Siema wszystkim z tej strony Soli, a dzisiaj dla was kolejną mapkę, na której możecie wziąć bardzo dużą ilość expa. Więc jedyne co musicie zrobić to przepisujemy sobie kod z góry i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dzwoneczkiem oraz łapki w górę, ponieważ bardzo mi to pomaga w tworzeniu różnych liczy i w motywacji. Więc jeżeli już to zrobiliście to bardzo dziękuję i jeżeli wpisali, już, wpisaliście już ten kod, to po prostu jedyne co musicie zrobić to podchodzimy sobie w to miejsce, dokładnie tutaj, podskakujemy sobie na górę, będą tutaj dwie monety, zbieramy sobie je przez górę. Wchodzimy sobie teraz tutaj w, te, w to miejsce tutaj i po prostu zbieramy ten guzik i teraz zaczniemy dostawać bardzo dużą ilość expa. Jak widzicie już jest 20-30 tysięcy, także tutaj mamy tutaj bardzo duży, bardzo duży zas zasób expa, jeżeli widzicie. No i po prostu dawam tutaj timelapsa, jak dużo możecie expa tutaj na tej mapie wbić. A ja dziękuję Wam za oglądanie, macie teraz jeszcze 5 ostatnich subskrybentów na ekranie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!